Nazywam się Alina Myszka, mam 31 lat, mieszkam w Krakowie i w listopadzie tego roku wychodzę za mąż. Pracuję w branży IT, ale również moją zajawką jest organizacja eventów wszelkiej maści, także ślubów. Mój narzeczony ma na imię Adrian i poznałam go kilka lat temu przez naszego wspólnego znajomego. Ale niestety zajęło nam e, trochę czasu e, to, żeby dowiedzieć się, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Jesteśmy dwoma m, różnymi charakterami, e, ale myślę, że się świetnie dopełniamy. Adrian jest dla mnie m, bardzo ważną osobą w moim życiu, dlatego że był ze mną w bardzo trudnych momentach. Na początku pandemii e, okazało się, że choruje na nowotwór. Był to początek naszego związku, bo dopiero byliśmy kilka miesięcy razem. Jednak mimo wszystko był ze mną w każdym najtrudniejszym momencie i w najtrudniejszych momentach, które przeżywałam. I to udowodniło mi tylko, że to jest osoba, z którą chcę spędzić życie. Choruję na nowotwór Tarczycy. W tym momencie żyję już bez niej prawie dwa lata, bo no, po prostu lekarze mi ją usunęli. Lekarz, radiolog zrobił mi badanie również USG Tarczycy. Okazało się, że, że mam dwa guzki. No i okazało się, że, te, że jeden z tych guzków jest złośliwy. Potem historia bardzo szybko się potoczyła. Trafiłam do szpitala, miałam operację Prawie dwa miesiące byłam całkowicie wycięta z życia, bo dochodziłam do siebie. Wiem, że jest prawdopodobieństwo, że kiedyś to wszystko znowu może powrócić w mniejszej lub większej formie, ale wiem, że nie można się na tym skupiać i staram się zawsze te myśli skierować w stronę tych pozytywnych rzeczy. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, jestem pewna, że zostaniemy ze sobą do końca życia. Dniu mojego ślubu chciałabym wyglądać przede wszystkim z klasą. Chciałabym mieć prostą, klasyczną sukienkę. Do tej pory jeszcze nie mierzyłam żadnej z nich, jeszcze nie udało mi się być w żadnym z salonów sukien ślubnych więc tak naprawdę nie wiem, czego szukam. Mam na imię Dominika, m, mieszkam w Warszawie, m, ale wcześniej, w czasach studenckich, mieszkałam w Krakowie. E, I tam właśnie poznałam Alinę. Alina jest, e, właśnie rozmawiałam o tym dzisiaj, nią, najbardziej upartym e, człowiekiem na świecie. I kiedy sobie coś postanowi, ona... E, zrealizuje ten cel. Po prostu jest taką osobą. E, jest bardzo dobrą osobą. Uważam, że przeszła niesamowitą przemianę przez te wszystkie lata, kiedy e, się znamy, no i kocham ją. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry! No cześć! Cześć! Alina. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło Fajnie, robisz. że mogę Cię wreszcie poznać. Cześć! Dominika bardzo, Hej. bardzo miło. Hej! A Dominika kim jest? Moją przyjaciółką. A przyjaciółką. No dobra dziewczyny, tu zapraszam, siadajcie Proszę. sobie. Kim? Ale dobrze, że jesteście! No, my też się cieszymy. <laughs> Alina, przed Tobą ślub, to jest takie zawsze nowe otwarcie, nowy ważny moment w życiu, więc mam nadzieję, że to też jest zapowiedź samych dobrych już rzeczy. No i na ten dobry początek wygrałaś konkurs. Gratuluję ci. Bardzo dziękuję. Tak. <laughs> Jak się o nim dowiedziałaś? Tak naprawdę podesłała mi go koleżanka na Aha. Instagramie Aha. i stwierdziłam, że wezmę udział. A ciekawa jestem, czy ty znasz markę Oakview, która organizowała ten konkurs i tak naprawdę tworzy wina, które są bardzo mocno połączone z emocjami. Tak naprawdę dowiedziałam się dopiero przy okazji konkursu, natomiast chętnie chciałabym spróbować. A widzisz! <grymne> <grymne> jak dowiedziałaś się o konkursie, to od razu miałaś pomysł na to, co chcesz nagrać, jak ma wyglądać Twój filmik, czy musiałaś trochę pokombinować? Szczerze był to idealny czas, bo wtedy jechałam z narzeczonym do Włoch, więc stwierdziłam, że to będzie idealny moment na to, żeby nagrać ten filmik. Tak naprawdę był to spontan, mówiłam to, co czuję i tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jak wygląda mój wymarzony ślub przyszła mi sama. Czyli spontaniczna akcja, tak. zakończona sukcesem. Jak Ty się teraz czujesz z tą wygraną? Czuję się nieco zestresowana, natomiast nie mogę się doczekać. A tam zestresowana, ciesz się! Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że jest ze mną moja przyjaciółka Dominika. Czy Ty w ogóle wiedziałaś o tym, że Alina takie szaleństwo popełnia? E, nie wiedziałam. Ona wzięła mnie troszeczkę sposobem, ponieważ nie wiedziałam jak będzie, jak będzie forma tego nagrania, nie wiedziałam też, że wystąpię w jakimś nagraniu. E, wiedziała, że ja nie przepadam za takimi rzeczami, więc po prostu powiedziała mi to na sam koniec. ale. To po prostu mogła sobie na to pozwolić, bo to są już jednak lata praktyki naszej znajomości. Ale fajnie, czyli ty lubisz po prostu działać spontanicznie i z zaskoczenia. Tak, szczególnie z Dominiką, wiem tylko, że z nią takie spontany są najlepsze. <grym <grym <grym czyli możesz na nią <grym> liczyć zawsze. Tak, w zawsze mogę na nią liczyć, tym bardziej w takich, przy takich spontanicznych akcjach. Wzięłam ze sobą Dominikę, bo jest bardzo mi bliską osobą i wiem, że mogę polegać na jej guście. E, wiem, że też wie, w czym dobrze wyglądam, dlatego e, bardzo się cieszę, że jest tutaj ze mną. Czy Ty zastanawiałaś się już nad tym, e, jakie alkohole będą na Twoim weselu? Chciałabym, żeby była dostępna usługa barmana, ponieważ wiem, że e, towarzystwo, które będzie na tym weselu, e, lubi dobre drinki e, i dużo czerwonego wina. Mm. No dobra, słuchaj, ja mam jeszcze dla Ciebie wiadomość od to Cześć Elina! gratulujemy wygranej, Twój filmik był naprawdę wyjątkowy, dlatego marka Ogniu przygotowała dla Ciebie niespodziankę. Otrzymasz od nas zapas wina na Twoje wymarzone wesele. Przesyłamy pozdrowienia i życzymy udanego przyjęcia weselnego. Dostanę zapas wina, także już złe o dużą ilość czerwonego wina na wesele, nie musisz się martwić. nie. super. To jest dodatkowa <laughs> niespodzianka, możecie naprawdę na tym weselu balować. Ile tylko starczy sił. Będziesz miała cudowne towarzystwo, będziesz miała piękną suknię, wspaniałe trunki, czego chcieć więcej? Ja doskonale znam to wino, już nawet kiedyś mieliśmy przyjemność tutaj w salonie próbować go, więc degustacja. naprawdę… Degustacja. Mm -hmm, degustacja, zaczęło się od tego. E, <grym> więc naprawdę bardzo Ci gratuluję i nawet trochę zazdroszczę. Totalnie nie spodziewałam się też tego, że będzie jeszcze jakaś inna nagroda, e, a wino – super. Powiedzcie proszę, jak. Czy ty wiesz, jak ma wyglądać ten najważniejszy dzień Aliny? Alinie marzy się skromna ceremonia? Mhm. Bo to jest czas dla niej, jej narzeczonego, jej rodziny. To będzie ślub cywilny czy kościelny? To będzie ślub kościelny. Mhm. I na ilu gości? Zakładam, że około 150 będzie osób. Nie, no to faktycznie skromnie. <grymnie> <grymnie> Ale to, co mi się marzy, a to jak będzie, to są dwie różne sprawy. Ale dlaczego tak myślisz? Po prostu mam wokół siebie tylu tyle osób bliskich i tyle rodziny, że tak po prostu to są moi najbliżsi, e, więc wesele będzie w gronie najbliższych. No dobrze, a jaki ma być styl tego wesela? Gdzie ono ma się odbywać? Jakie masz już ustalenia albo pomysły? Tak naprawdę żyję w permanentnym stresie i niedoczasie, dlatego e, tego czasu na zaplanowanie było bardzo mało. E, jest wybrana sala, na pewno będzie w innym stylu niż boho, bo nie lubię tego stylu. Bliżej ci do glamour. Bliżej mi do glamour. <głos> Przyznam Wam się do czegoś. Ja, zupełnie jak Alina, nie lubię stylu Boho. Aż strach to wypowiedzieć głośno w dzisiejszych czasach, co druga panna młoda marzy o stylu Boho. Ale nie, to nie jest mój styl. Wolę glamour. Myślałaś już tutaj o jakiejś kolorystyce, dekoracji, czy może sala, którą wybrałaś, coś narzuca, czy masz w ogóle pełną dowolność. <śmiech> mam pełną dowolność, natomiast gdzieś w głowie mam niebieskie, welurowe obrusy. Mm, tak. Ale niebieskie, niebieskie, takie, że atrament, czy że błękit, czy że granat? Bardziej błękit. O, błękit? Tak. Mm, fajnie. Dobrze może będzie ze złotem, z bielą? Dokładnie. Może troszeczkę pomarańczy, ze względu na to, że jest to yy, jesień, więc może będzie dobrze grać. Tak, w takim razie, jaka ma być suknia? Nie boho, wiem. Tak, ee, no właśnie dochodzimy tutaj do sedna, na pewno nie boho. Jak ja myślę sobie w stylu boho, to jest skojarzenie z suknią nieozdobioną, Niczy. Taką smutną bidulką. Nie mam jakiegoś wymarzonego stylu, wymarze, wymarzonej sukni, tak naprawdę wymarzoną suknią… Nie, tak i nie, bo wymyśliłyśmy suknię ślubną dla Ciebie już 10 lat temu. To prawda. O, to jest historia, no jaka, jaka? Jaka miała być 10 lat temu, a jaka ma być dziś? Taka sama, długi rękaw, bardziej zabudowana, na pewno bogato zdobiony materiał, Aha. przynajmniej na górze i puszczona luzem, jeżeli chodzi o dół. Tak. I wtedy już też Tak było. sobie to wyobrażałyśmy, ale teraz Oje. uważam mimo wszystko, że najpiękniejsza będzie ta, w której będę dobrze wyglądać. O, przestań, ale i na swoją figurą i urodą myślę, że nie będzie problemu, żebyś ładnie wyglądała w sukni ślubnej. Ach. To jest kwestia tego, która po prostu skradnie Twoje serce. Jesteś dzisiaj gotowa oddać serce sukni ślubnej? Jestem tu i po to. <laughs> Jesteś gotowa z się zakochać? Tak. Wizja sukni ślubnej od 10 lat bez zmian. Wszystko naokoło się zmienia, moda się zmienia, świat się zmienia, my się zmieniamy, a projekt wciąż pozostaje jeden. Ciekawe, jak długo jeszcze. Chciałabym, żebyśmy zaczęły sobie tak trochę niestandardowo i chciałabym, żebyś Ty, spośród sukienek, które tutaj dla Ciebie przygotowałam, żebyś wybrała sobie pierwszą suknię, którą przymierzysz. Dobrze. Dasz adę? Mam nadzieję. Ale drugą suknię wybierz dla Ciebie Dominika. Zobaczymy, czy Już to się będzie boję. ta, o której, o której zakochasz się od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję. Będziemy próbować, słuchajcie, do skutku. To co, działamy? Działamy. No to zapraszam, działamy. chodźcie. Jeśli chodzi o sukienkę, jakiej poszukuję, to wydaje mi się, że najodpowiedniejszy będzie dla mnie długi rękaw i y, zakryty dekolt, ale y, nie wykluczam, że może spodobać mi się coś innego. Alina, tutaj przygotowałam dla Ciebie sukienki, nie boho, to yy, ale wiesz, masz długie rękawy, tak jak chciałaś, delikatne doły, masz też coś bardziej na bogato, więc yy, wybieraj tą, którą przyjmiesz jako pierwszą. Okej, okay. nie, bo jest za dużo koronki takiej, co nie bardzo lubię. Ta jest rybka. Wydaje mi się, że będę w niej źle wyglądać, bo nie mam tego figury. Kto to stwierdził? Ja. A. Moją uwagę najbardziej przyciągają błyskotki. No, ta jest piękna. To tyle na temat ręka w długi, i troszkę błysku góry i spokojny, prosty dół. Tak. O tak. prostym dole mówiła Dominika. Aha. Myślałam, że to jest wasza wspólna wersja, od 10 lat ta sama. No, przez 10 lat troszeczkę się zmieniło. Troszeczkę! <laughs> lubię takie poczucie humoru Alina, naprawdę. <laughs> nie ma tylko długiego rękawa, ale jest właśnie odzwierciedleniem mojego stylu. Ta jest taką lżejszą wersją tej poprzedniej, więc też jest bardzo ładna, też mi się podoba. Tutaj słowem klucz jest glamour i ja to szanuję, lubię, nawet uwielbiam. Teraz na którą się zdecydować… nie wiem. Ale coś mnie do tej ciągnie. To będzie ta? Tak, to będzie. <laughs> no to zaczynamy nieźle, ci powiem. E, szukamy sukni z długim rękawem, tak? Hmm. Postanowiłaś tak. zostać księżniczką na 100%. To jestem ja. Okej, okay, to w takim razie. Księżniczko, czas się ubrać. Zapraszam. Alina decyduje się na jedną z. Najmocniej ozdobionych sukienek o kroju księżniczki w kolorze cappuccino ze srebrnymi dodatkami. Zobaczmy, jaką suknię wybrała dla siebie Alina. Zaszalała, tylko tyle mogę Ci na razie powiedzieć. Resztę zobaczmy. Alino, zapraszam. Jak Dominika Ci się podoba? E, faktycznie, zaszalałaś To <śmiech> jest o której bym nigdy się podoba nie spodziewała, ale wyglądasz pięknie. Lubię bardzo jej kolor oraz to, że jest e, mocno błyszcząca, a to jest jednak bardzo ważne na ślubie, żeby olśnić wszystkich. Co Cię najbardziej tutaj zaskakuje? E, to, że jednak nie ma zakrytych ramion. A zawsze mówiłaś, że będziesz szukała sukienki, jednak z długim rękawem, może bardziej zabudowaną tutaj, więc ten wybór jest dla mnie zaskakujący i… Ja kocham ten model sukni, uważam, że ta kolorystyka jest doskonała dla delikatnych blondynek, a Alina właśnie taką urodę reprezentuje, no i wygląda w niej dobrze. Też jestem zdziwiona, że nie wybrałam czegoś bardziej zabudowanego, <głos> <głos> ale no, no. chciałam siebie zobaczyć, bo pierwszy raz się widzę w… Takiej sukni. Byłam przekonana, że będę dobrze w niej wyglądać, natomiast uważam, że poszerza mnie niezbyt dobrze się w niej czuję. Podoba mi się to, co jest pod tą pierwszą warstwą tiulu, że jest tak mocno błyszcząco, podoba mm -hmm. mi się góra, ale nie, wiem, nie jestem przekonana do tych ramionczek, ale to w kontekście mojej figury, a nie a nie w tej sukni. No i co z tą figurą jest nie tak? No wydaje mi się, że po prostu takie ramiączka mogą poszerzać moją, e, moje ramiona. <grym> Wymyśliła. Kombinowała, kombinowała, wykombinowała. Jest to bardzo wygodna sukienka, natomiast uważam, że mogłabym wyglądać lepiej. Czyli co, pierwsza suknia za nami, idziemy wybrać teraz suknię dla Aliny?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 w stu trafi ze swoim wyborem w to, co mi się podoba. Dominika, no to teraz coś od Ciebie dla Aliny, od serca poproszę. Dobrze, będę szukać. Tak, zaczynasz z tej strony? Proszę bardzo. To była sukienka, którą zau zauważyłam jako pierwszą Aha. i jestem w niej absolutnie zakochana, mhm. ale wiem, że Alina nie czułaby się w niej dobrze, okay. więc zaraz znajdziemy sukienkę, w której będzie się czuła dobrze, bo Dobra. to jest najważniejsze. Jeszcze przejrzę. Sukienki, które są po tej stronie. Mhm. Myślę, że to jest sukienka, w której Alina czułaby się dobrze i no. moim zdaniem wygląda spektakularnie, szczególnie dzięki tyłowi aha e i tej west oraz e dzięki temu, że są tutaj przezroczystości, dzięki którym sukienka wygląda bardzo subtelnie. Aha. a te listki nie będą jej przeszkadzać, one nie kojarzą się trochę z boho? Boho? Łe. E, myślę, że jest to jeszcze dopuszczalne. <grymne> <grymne> Łączy wszystkie elementy, których szuka Alina. E, zobaczymy, jak zareaguje na listki. Bo może jej się to kojarzyć z boho? Mnie bardziej kojarzy się to jednak z glamour. Dobra, czyli się nie obrazi. Ale jeszcze przyjrzyj no, się no, innym sukienkom. <laughs> Daj im jeszcze szansę. No to jest sukienka, w której naprawdę się zakochałam. I mm. moim to zdaniem, dla ciebie może będzie. <laughs> na twój ślub. Moim Nika. zdaniem to jest właśnie najpiękniejsza sukienka. Chciałabym zobaczyć Alinę w niej, bo. No. Ale równie mocno chciałabym zobaczyć ją w tej sukience. Więc... No dobra, i co, na tą stawiasz? Myślę, że tak, że to będzie, to będzie ta sukienka. No dobrze, to Alina dla nas zaraz przymierzy i nam się pokaże i okaże się czy to jest ta sukienka. Chodź. Dominika wybrała dla Aliny suknię o kroju księżniczki, z długim rękawem i pięknymi aplikacjami w kształcie listków. Ciekawie. Nie sądziłam, że wybierzesz dla mnie listki. No właśnie, mówiłam listki, to już zahaczało boho, co Alina, na to, ale jednak tutaj Dominika mówiła, że jednak ona jest w stronę glamour bardziej niż boho. Myślę, że troszkę przesadziłam z tymi, z tymi listkami. Myślę, że lepiej się czuje, bo jest zabudowana, jednak ma tutaj siateczkę, której nie widać, ale ja ją czuję na ciele, więc już jakby czuję się bezpieczniej. Mhm. Uważam, że to był dobry wybór, uważam, że ta sukienka wygląda na niej świetnie i świetnie podkreśla walory jej sylwetki, nie jestem jednak przekonana, czy faktycznie jest ona w jej stylu. Ciekawa, chociażbym na pewno jej nie wybrała. A dlaczego byś jej nie wybrała? <śmiech> Dlatego, że ma listki właśnie. Nie, to nie ta sukienka. Ale cię przyjaciółka załatwiła. 10 no. lat. Ale, ale naprawdę dobrze się w niej czuje. To A, muszę czyli powiedzieć. się ratuje? Tak. Jednak mnie trochę zna. Moim zdaniem ona ładnie podkreśla twoją figurę, bo ładnie podkreśla talię, biust. No dobrze wyglądasz w tej sukience. Jestem boho hejterką. Jakbyś miała tak ocenić, która suknia była lepsza, Twoja czy Dominiki, to co byś powiedziała? Tam tam się bardziej podoba ze względu na to, że była bardziej glamour, mm -hmm. natomiast w tej się lepiej czuję. To ciekawe. Tak. <grym> Teraz jak połączyć to, żebyś ładnie wyglądała i się dobrze czuła? Dwa w jednym zrobić. To może hmm. będzie sukienka numer 3. No właśnie, to jest jakieś wyzwanie dla mnie. Jakaś sugestia. Ja już tutaj po prostu płonę na tym krześle. Myślę, co ja teraz zrobię. Ale mi dałaś. Dzięki Alina, naprawdę. Fajnie, że wpadłaś. Uwielbiam ten model sukni. Sprawdza się na bardzo wielu pannach młodych. Pięknie podkreśla sylwetkę. Jest Eteryczny, romantyczny, a jednak jest księżniczką. Więc tak naprawdę ten model to jest spełnienie marzeń wielu kobiet. Ale nie wygląda dobrze na Alinie. No nie jestem fanką tego wyboru, Dominiki. Iza, zaskocz mnie. Ja tu jestem na Ciebie miła, możesz się od, od, od tym samym odwiedzić? <grym> Zawsze. <grym> na pewno będę chciała wiesz, popróbować na zapleczu różnych rzeczy żeby zobaczyć w różnych, a wyjdziesz w najładniejszej, ok? Tak zróbmy, ekstra. <grymne> Niestety zdaję sobie sprawę z tego, że jestem osobą bardzo niezdecydowaną i wiem, że może być problem. No dobra, to co, idziemy mierzyć? Idziemy mierzyć. Idziemy mierzyć. Ach, trzymajcie mnie. <grymne> idziemy. Mam ten komfort, że po prostu yy, biorę Alinę na zaplecze, do pracowni i tam mogę przymierzyć jej. 20, 30, 50. Ile trzeba modeli, tak żeby pokazała się swojej przyjaciółce i zobaczyła się w lustrze w najpiękniejszej. No i wydaje mi się, że trochę czasu nam to zajmie. To jest Alina, to jest pani Olga. Ona tutaj u nas pomaga w salonie, zajmuje się obsługą klientek i doskonale doradza, e, więc masz to szczęście, że jest z nami. E, to co, musimy trochę pomierzyć. No dobra, to ja siadam tu na krzesełko, a Wy możecie powoli y, mierzyć. Ja zabieram się za Tak jest. Bardzo wiem. O, Pani Olga zaczyna szaleć, bardzo proszę. A to powinien być ok rozmiar? Mhm. To super. Ja zwrócę się przodem do mnie. O. O. O. No jest. Nie ma no Jest efekt. No nie ma, nie ma właśnie. Bo chcę będzie na koniec zaskoczyć, w której wyjdziesz. No już, już się czuję w tej dobrze. Czujesz tak. się dobrze? Wyglądasz też dobrze. Trochę boję się o Twoją reakcję na te, te A spróbujmy te rękawki pani Olko. tak. Co my tu mamy? W tym sezonie bardzo popularne bufki. Nie bój się, że one są takie boho. Możemy zrobić też taki hiszpański rękawek. No właśnie, bo to jest pytanie, jak tak? dużo mm -hmm. Ci trzeba tego rękawa. Ten ładny, nie do końca ten kolor w tej chwili, ale fajnie wygląda. Mów, no, to jest nieźle. Tak? O oh my god. A nie mamy takiego rękawka, żeby trochę był bardziej w beżowym kolorze? Mamy. Jak Iza popatrzyła na mnie, kiedy ją przymierzałam, to widziałam taki błysk w jej oku i stwierdziłam, że to może być ona. No teraz to mi się pod... O Boże! No ten rękaw! Nie no, to jest obłęd. Lekko inaczej, ale masz ten błysk. Jezu! Nie, mimo, że się nie widzę, to Znaczy zawsze znaczy robimy tak, że jak jest tutaj panna młoda, to po prostu mierzymy wiele sukienek i w tej, która jest najlepsza wychodzi, ale teraz przymierzyliśmy pierwszą i ja mam wrażenie, że... Bo więcej nie się. trzeba. Nie wiem, że po prostu musisz się w tym zobaczyć. Muszę. Też tak uważam. Nie? Tak. Też tak myślę. Jezu, dobra, to ja idę i tam na Ciebie czekam. Chciałam 15 mierzyć, jedna i dziękuję. Moja propozycja dla Aliny to suknia okroju ogromnej księżniczki na cieniutkich ramionczkach z masą błyskotek. Ja jestem mega ciekawa, co Alina na nią powie, bo to jest jedna z największych sukienek, które tutaj są u nas i najbardziej, wiesz, ozdobionych i myślę, że może jej się spodobać. Jest glamour spektakularna. a ma okay. długi rękaw czy krótki? Zobaczysz, nie mogę Dobrze. Ci wszystkiego zdradzać. To umieram z ciekawości. E, Alina, chodź do nas! Wow! Naprawdę wow! Totalnie inna niż przypuszczałam, ale bardzo mi się podoba. No jest glamour. Jest glamour, jest totalny glamour. Jest tren totalny też. Mhm. Tak, jak się przejdziesz kawałek, to wiesz, tren będzie tam nadal w tym miejscu, kiedy Ty będziesz lustrze tak, jest naprawdę długi. Tren na całą długość kościoła. Mhm. No jest wow, jest wow. Podejdź sobie bliżej. No czy wydaje mi się, że można ściągnąć ten rękaw? Czy on tak, jest... to jest doczepiany. Ogólnie doczep... możesz cały rękaw sobie je ściągnąć, jak chcesz. To sobie zdejmę. A zdejmij sobie. Rękawki, które zaproponowała mi Iza, to bardzo fajny patent na ożywienie tej stylizacji, ale do końca nie wiem, czy będę chciała je wykorzystać. No, jest super. Bardzo mi się podoba. Naprawdę. Jest glamour, jest, nie jest dużo koronki, nie ma listków, nie ma kwiatuszków. A nie przynajmniej... jest biała, tylko też ma właśnie taki… Um... Ma znowu kolor szampański i srebrne błyskotki. Tak. Czyli coś, tak. co podobało Ci się w pierwszej sukience. Tak, jest bardzo podobna. <laughs> tak, tak, tak. Jestem szczęśliwa, że Alina widzi to, co ja. Widzi, że jest pięknie, że wygląda jak królowa balu i chyba czuje, że to jest e, suknia ślubna właśnie dla niej. No nie wierzę, jak wyjdziesz stąd z sukienką na ramiączkach. <laughs> 10 lat pr przygotowań. Dziś 10 wszystko to rozmów o długim <laughs> rękawku. Ale nie, no słuchaj, rękawki są, to nie można powiedzieć. Jak ja to uwielbiam, one przychodzą z potężnym planem, a wychodzą z potężnym sukcesem, który bynajmniej jak plan nie wygląda. To a jak tak się jest? czułaś z, z nimi, ci lepiej czy bez nich? W sumie teraz tak patrzę, to no. chyba bez nich. No chociaż, proszę! Chociaż... Y... Wzięłabym na Twoim miejscu, żebyś miała dwie opcje Tak, poprostu. tak, tak. Ja zawsze lubię mieć dwie opcje albo więcej. Ta sukienka ma według mnie dobre proporcje do mojej sylwetki i dzięki temu wyglądam w niej bardzo dobrze. Rozmiar tej sukni jest idealny. Jest mhm. duża, jest widoczna, mhm. jest glamour, tak. Oh my god! Widzę, tak. jakbyś mówiła, ta suknia jest moja! Może, może, zobaczymy. Mm. <laughs> Dla mnie to jest niesamowite, ponieważ sama wybrałam też tę sukienkę, tylko no nie posłuchałam swojej intuicji. Jestem y, zachwycona. <laughs> no dobrze, powiedz mi, czy Ty jesteś gotowa, żeby przejść do kolejnego etapu, czyli wpaść w ręce moich ekspertów i zacząć metamorfozę? Myślę, że tak. Zdecydowanie. No to oczywiście podczas tej metamorfozy będziesz jeszcze miała czas, żeby zastanowić się, która to ma być suknia. Chociaż my z Dominiką już mamy przypuszczenia, co? ja już to czuję. W tym odcinku w finale niespodzianką będzie to, jak Alina będzie wyglądała po metamorfozie, raczej nie to, którą suknię wybierze. Zaczynamy finał, zobaczmy jak Alina wygląda jako panna młoda. Alino, ciekawa jesteś, nie? No bardzo. No to lecimy, Alino, zapraszam! Wow, ale już mogę się zobaczyć? Proszę? Możesz? Wow. No na maksa super. Jest super, rewelacja. I wiedziałam, że będzie ta sukienka. Wszystkie wiedziałyśmy. <grym> dziękuję. Mega dziękuję. Jest pięknie? No aż nie wiem co powiedzieć. Jesteś szczęśliwa? Tak, bardzo. Jak się czujesz jako wygrana, co? E, tak, jak widać. <grym> Świetnie. <grym> to jest dobre uczucie. Słuchaj, ty w swoim życiu już nieraz zwyciężyłaś i ja ci życzę, żeby tych zwycięstw było jeszcze wiele, bo to daje ci po prostu poczucie chyba szczęścia i ogromnej satysfakcji. Tak, co? zdecydowanie. Nie wiem, co powiedzieć, wybaczcie mi. Ja Ci wybaczyłam, czekaj, może Dominika Ci coś powie po prostu, jak Ty nie wiesz. Nasze słowa nie są w stanie opisać tego, jak wyglądasz, ale cyfry już tak, 11 na 10. A! Tak, <laughs> nie. No na taką przyjaciółkę to można liczyć, tak jest zawsze. Cieszę się na Maksa, że znalazłaś w sobie ten pierwiastek szaleństwa, że zaryzykowałaś, że się zgłosiłaś do konkursu, że wygrałaś i że wybrałaś tak piękną suknię. Ja jestem szczęśliwa, a moje szczęście przy Twoim to pewnie taki pikusik. Gratuluję Ci bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Piękna, co? Piękna. Ta sukienka jest oczywiście w prezencie dla Aliny. Jak wygrała?